Dzień dobry, Jacek Suchowicz, ja pochodzę z gruziska Mazowieckiego. się o swoim pisaniu, co ja mogę powiedzieć, piszę od lat 15 w sumie. Zaczynałem pisać, to w nic o tym nie wiedziałem. Nie znałem żadnych zasad, ani nic. Po prostu usiadłem, napisałem pierwszy tekst. I okazało się, że, że został życzliwie przyjęty. I po do tej pory cały czas poznaję tajniki, po prostu pisania. Z zawodu jestem inżynierem ochrony środowiska. Jak, ta, jak sama nazwa mówi, mój zawód nie ma nic wspólnego z poezją. Jest to tak dalekie, jak na krańcach yy, półkuli Ziemskiej. Może przeczytam swoje ostatnie, może nie ostatnie, ale takie dwa krótkie teksty. Mój dom. Nareszcie wczoraj byłem w domu, Niewielki, wykończony skromnie, Ale mój własny i nikomu Już się nie, nie uda włazić do mnie. Sam sobie będę gości spraszał. Tych, których za przyjaciół uznam, mogą być nawet od Kajfasza. Bóg zawsze łączy, nie poróżnia. Wejściowe drzwi wymienić, wymi muszę sam wnętrze według gustu stroić, lecz sąsiad się ze złości puszy. Od dawna mieszkam pośród swoich. Kup tak jak, jak my mamy. Postrzątne jest zgodnie z wytycznymi i zaraz grozi mi karami za to, że jestem trochę inny. Aż mi się włos na plecach jeży, Gdy wspomnę mego bracza rządy, A mimo wszystko ciągle wierzę, Że dzisiaj dom swój sam urząd. I tekst drugi, który za chwilę będzie na czasie, Bo mamy jesień, za chwilę będzie zima I zimowy pejzaż. Śnieg zakołysał całym światem, Aż pobity po krok tylko biel, Tańczące płatki w smutnym takcie i tylko ludzi coraz mniej. Tu wyjechali, świat za chlebem, a tamtych wczoraj zbogła śmierć. Ci się przenieśli, dokąd nie wiem. Wdali dom pusty, tylko wejść. Wśród przemarzniętej kukurydzy, szelestek się zapląto wiatr. Zaś Chrystus pyta, dokąd idziesz? I na rozstaju bieli trwa. Słońca nie ujrzy rządne oko. Zawawczył niebo szybki zmierzch. Na skraju powiek błysnął pociąg i za horyzont dudniąc zbiegł. W szarości śniegu przegas podmuch. Wypełnił ci Uszy ciszy dzwon. Zda się, że słyszysz tysiąc rozmów. Wśród nich błaganie, Boże, chroni. Story rozsudał ktoś na niebie. Rozjaśnia bezkres blada twarz. Śnieg swym iskrzeniem, o czym nie wiesz, rozważa coś z milionem gwiazd. Wszechświat wyciąga ku nam ręce, bo przecież nas ta własność pa. Śmierć nic nie znaczy, znaczy więcej. Wśród gwiazd na wieki będziesz trwać.